Niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Archanioł Gabriel, jeden z największych aniołów w niebie, poseł i ambasador Boga, przychodzi do Maryi, młodziutkiej dziewczyny z Nazaretu, i pozdrawia ją w bardzo uroczysty, królewski sposób. Wita ją tak pięknymi słowami, że stały się one modlitwą kościoła zanoszoną każdego dnia. Anioł mówi najpierw, raduj się. Radość jest jednym z owoców Ducha Świętego. Kto ma Ducha Bożego, ten ma w sercu radość. Oblicza smutne noszą ci, którzy pogrążeni są w grzechu. Dalej wysłannik Boga mówi, pełna łaski, a dosłownie wypełniona łaską. To jeden z najpiękniejszych tytułów maryjnych. Ke haritomene oznacza, że Maryja jest naczyniem, w którym łaska Boża osiągnęła swój najwyższy poziom. Maryja cała jest z Bożej łaski, cała jest święta. Na podstawie tego jednego słowa Kościół uznał niepokalane poczęcie Maryi za dogmat swojej wiary. Gdyby Maryja miała w swoim życiu choćby jeden grzech, choćby najmniejszy, nie mogłaby zostać nazwana przez Boga Łaski pełna. Anioł dodaje, Pan z Tobą. To pozdrowienie stało się częścią liturgii Kościoła. Wielokrotnie podczas mszy świętej słyszymy pozdrowienia, Pan z Wami. Możemy je stosować dlatego, że najpierw Pan przyszedł do Maryi, a przez nią do całej ludzkości. Ona jako pierwsza przyjęła Boga do swojego serca, poczęła Go w swoim łonie i wydała na świat. Bóg był z Maryją w całym jej życiu, bo ona całkowicie i bez zastrzeżeń się jemu oddała. Dziś czcimy Maryję jako Królową nieba i ziemi, ponieważ spodobało się Bogu wybrać właśnie ją, najprostszą, najdelikatniejszą, najniewinniejszą spośród wszystkich swoich stworzeń. Bóg ma upodobanie w ludziach pokornych, Pysznych strąca stronu, a pokornych wywyższa i królową ustanawia najpokorniejszą z wszystkich stworzeń.